Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's 3 i jedziemy kolejną czwartą noc, zobaczymy co nas... Znaczy się, no wiemy co nas czeka mniej więcej. Więc macie jeszcze raz przetłumaczoną rozmowę, ponieważ w poprzednim filmie było na szybko i teraz zrozumiecie to co powinniście. Uh, After learning of an unfortunate incident at a future location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suits temporarily unfit for employees. Safety is top priority at Brain Fast Bear's Pizza, which is why the classic suits are being retired to an appropriate location while being looked at by our technicians. Until replacements arrive, Hi. you will be expected to wear the temporary costumes provided to you. Keep in mind that they were found on very short notice. So questions about appropriateness slash relevance should be deflected. I repeat, the classic suits are not to be touched, activated, or warned. That being said, we are free of liability, do as you wish. As always, remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's Easter. Okej, okay, rozumiem wszystko. <coughs> <coughs> fucking shitty titi. <laughs> He, hey! Hey! Póki jesteś. I Siasty. No, <grywia> ho ho! Ja wiedziałem, że on tu gdzieś jest. Widziałem go na stronie Scotta, ale. O, co go aktywowało? Powiem, że ci aktywuje tamto coś. Balon, baloniarza aktywuje to, że na niego spojrzy na kamerze, tak? Ale Foxiego? To jest interesujący fakt. Oj, oj, oj, oj, nie uciekaj mi. O, kuźwa tam kukiełka była. Już po mnie? Czy ona też tylko przeszkadza? Spring trap szybki jest! <ścoughs> What the fuck. Więc mamy praktycznie wszystkich, Freddy, Chica, Lisiasty, e, Mangle, Balloon Boy, Kukiełka i Springtrap, czyli mamy ich wszystkich siedmiu czy ośmiu? Czy sześciu? Chyba, że jakoś krzywolicze. Bałem się, że się cofną do kamery 10 i mógł mnie obejść naokoło, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby szedł do kamery 8. Idź sobie tutaj, okej. Okay. Do ten czas naprawię to, co mi się tutaj spierdoliło, za przeproszeniem. Eee, żebym się mógł kontrolować, tak? Ej, żeby. Chcielibyśmy! Chcielibyśmy! jest? On tutaj był? O, wrzeć! Już po mnie. On do mnie idzie. On do O kurwa. Fucking shit już po mnie. On już był blisko, on już był w połowie drogi. Nie myśli, cieciu, że się nie widziałem. Wszystko po kolei siada. Te errory są naprawdę ciężkie. Hello? Nie. Pudło. Mangle Kurwa! Gdzie on jest? O nie, o nie! Zamknąłem zły szyb, zamknąłem z szyb, zamknąłem z du Gdzie on jest? Gdzie on jest? Springtrap, ty uparty cieciu! Teraz. Króliczku. Kamera numer 7. Zapraszam serdecznie I siedzisz tutaj Okej, okay, on się wrócił, jest dobrze Oby wszedł do szybu, bo wtedy nie ucieknie nam aż tak daleko Jeżeli on wejdzie do szybu, to zauważyłem, że się od razu wraca na swoje miejsce, więc okej okay, Spoko Może zrobimy tak, jeżeli wejdzie do szybu to naprawię wszystko Będę miał na to czas To jest moje okno, w którym mogę naprawić sobie każdą jedną część Eee. Crap Bo on jak wchodzi do szybu to nie ma nie ma co zrobić tylko się od razu musi wrócić, tak? Eee... Okej, okay, nie uciekaj mi nie uciekaj mi, siedzisz tu. Otka widać. I see you. Kutwa. Tak, wiem, wiem. Czemu jest taki alarm przy wentylacji, co? Holy fucking crap of shit in the ass of mother What? Co ja w ogóle mówię? Czemu klnę po angielsku cały czas? Nie widzę tego, nie? Hi. On już jest tutaj! On jest tutaj! Springtrap. Hi. Wracaj się! Nie widzę Cię gdzie jesteś, ale tu Cię nie ma, wróciłeś się jednak Chyba Hi. Jesteś tu, okej, okay, dobrze, cieszę się, super Teraz... Miałeś się nie ruszać Obiecałeś mi, to był nasz plan Na życie Dobrze, siedź tu, okej, okay, siedź. Dobrze, jest dobrze. Wejdź do szybu, żebym mógł sobie naprawić wszystko i będę miał spokój. Jest trzecia. Jest stabilnie. Dam radę. Hello? Tak, żeby go przytrzymać. Jeżeli tylko usłyszę go w szybach, na, od razu naprawiam wszystko. Muszę wymyślić jakąś taktykę. Mam nadzieję, że to mnie utrzyma na dłużej sprawnego. I za, że za tym czasem mi nie ucieknie? Tak, mam nadzieję. Hi. To dobra, tu jest. Kurde, nie poszedłem, to klikałem. Już byłem w strachu, bo go nie widziałem po prawej. Gdzie on jest? Tu jest. SZYT Okej okay. noc czwarta, godzina czwarta. Jedzie dobrze. Nie żeby zapeszeć. Jedzie bardzo dobrze. Jest tutaj, ok, mam go. Teraz go tylko cofnąć do poprzedniej kamery. On sam się cofnął. Nie, on się nie cofnął. FAK, FAK, FAK, SPRING FAK, SPRING FAK, WIOSENNE. Nic nie mówiłem, zapomnijcie, to nie to co was- nie. Nie. O, TY sztyf... Ani mi się wasz tędy przejść. Ani mi się wasz. Jest piąta. Czy ja mam jakieś szanse? Zaraz tam był szyb, który idzie zaraz do mojego biura. Kurwa, mać, kurwa, mać. Spring Trap, ja się proszę. Jest zamknięty, o, ale słodki. Ej, on jest słodki momentami, naprawdę. Hej! Gdzie on jest? Okej, okay, nie chcę zapecznać, ale chyba już dałem radę Prawda? JEST! HA! Noc czwarta Nie ma. Ej, zaraz, szliśmy już wszystkimi. Szliśmy Bonim, Freddy, Miczykom. Kto teraz? Jesiasty. No, oczywiście. Co nas tutaj czeka? Cały czas to samo, tak? Miałem powiedzieć moją myśl odnośnie tego, co tam widziałem w poprzednim yy, odcinku jeszcze yy, Ponieważ yy, zauważyłem, że to jest łazienka, chcę sprawdzić, czy tu są drugie drzwi do łazienki Są drugie drzwi Była mowa o ukrytych pokojach Myślę, że tam u góry jest ten ukryty pokój W którym chował się ten cały purple guy I tak to wyszło Ponieważ na mapie Five Nights at Freddy's 1 nie ma pokoju nad łazienkami. Żadnego. W mapie na Girl's Moda jest, tak? To jest, okej. Okay, ale to tyle. Więc dobra, noc piątą zostawiam następny odcinek, bo nie wiem, czy dam teraz radę. Ja na razie kończę. Trzymajcie się, dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!